Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i ten hangałcik na żywo jest dla Ciebie, jeżeli jesteś zawodowym nurkiem, planujesz być zawodowym nurkiem, pasjonuje Cię nurkowanie. I otóż po kursie, w sumie w Gdyni, kurs nazywał się Kwalifikacja zdrowotna do nurkowania dla lekarzy. Zostałem kolejnym lekarzem nurkowym, lekarzem uprawnionym do badań nurków we Wrocławiu. No, nie było ich do tej pory zbyt wielu. Był tylko jeden, doktor Banach. I dołączyłem do tego elitarnego grona. Kurs odbył się pomiędzy 3 a 5 lutego w Gdyni. Zakres kursu, teoria i praktyka kwalifikacji dyskwalifikacji osób pragnących rekreacyjnie upływać płetwonurkowanie. To jest mniej istotne, ponieważ tak naprawdę za bardzo badań dla płetwonurków już się nie wymaga, natomiast ważniejsze jest zawodowo wykonywać pracę nurka w wodzie lub środowisku podwyższonego ciśnienia, kesony, komory hiperbaryczne, Zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi, międzynarodowymi zaleceniami, itd., itd., Czyli odbyło się to w Krajowym Ośrodku Medycyny Hiperbarycznej, Gdynia Ulica, Postania Styczniowego. I otóż musisz wiedzieć, że badania nurków odbywają się na podstawie jednego, a w zasadzie dwóch rozporządzeń. Podstawą tutaj było rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2007 w sprawie warunków zdrowotnych do wykonywania prac podwodnych i tutaj dość ważny jest zakres tego badania, a mianowicie dość poważnie jest traktowane badanie wstępne, może nie tyle dość poważnie, co znacznie poważniej niż badanie okresowe, ponieważ dodatkowo wymagany jest Test ciśnieniowy, którego sposób przeprowadzenia określa załącznik numer 2 do tego rozporządzenia. Z rzeczy, takich mało obecnych w medycynie pracy, jest badanie EEG ze stymulacją wzrokową i hiperwentylacją, prawda? elektrogardiograficzna próba wysiłkowa, no tutaj praktycznie co roku badanie radiologiczne płuc. No, na pocieszenie mogę tylko powiedzieć, że w wyniku nowelizacji tego rozporządzenia z 11 lutego 2011 podczas badań okresowych zniesiono obowiązek testu ciśnieniowego, prawda, czyli tenże test ciśnieniowy jest tylko w przypadku wskazania lekarza przeprowadzającego badanie no i tutaj Sposób przeprowadzenia określa jakiś tam załącznik, prawda? Kto przeprowadza badania nurków? A mianowicie lekarz, który posiada specjalizację pierwszego, drugiego stopnia w dziedzinie medycyny transportu. Ja jestem takim lekarzem. No i tu jest ważniejsza sprawa. Ukończył szkolenie w zakresie orzekania o zdolności do wykonywania prac podwodnych w Instytucie Badawczym prowadzącym działalność w dziedzinie medycyny hiperbarycznej, obu uczelni medycznej itd. Itd., prawda? No i tak dalej. I No i na sam koniec dostaje się yy, dostaje się potwierdzenie, którego wzór określa załącznik, no i potem jest już rola Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, który jest zobowiązany do wysłania do Gdyni kopii orzeczenia do Urzędu Morskiego prawda? Sprawa jest dla mnie o tyle ważna, że tak, na, że tak naprawdę tych kursów nie było chyba od 6-7 lat Ja ten kurs już kiedyś odbyłem w ramach specjalizacji, natomiast zrobiono małą sztuczkę Sztuczka polegała na tym, że zaczęto uznawać tylko kursy po 2009 roku albo w latach następnych. No, w tej chwili jest 2016, czyli są to lata następne, natomiast mój poprzedni kurs nie był ważny, nie był ważny, chociaż praktycznie był to bardzo podobny kurs, no ale uczciwie też trzeba przyznać, że uczciwie też trzeba przyznać, że lat minęło, 12, wprawdzie człowiek się jako człowiek nie zmienił, natomiast pewne świeże podejście do badań nurków warto mieć. Także w zasadzie to jest koniec tego hangoutu. Jeżeli ktoś ma jakieś zapytania, to serdecznie zapraszam, aczkolwiek aczkolwiek szczerze mówiąc nie za bardzo tutaj widzę innych widzów poza sobą. Cóż mi pozostało? Lada moment to zaświadczenie z Instytutu otrzymam. No i po prostu jedyne co mi pozostanie to wpisanie się na listę lekarzy uprawnionych do badań nurków w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, we Wrocławiu. No i ten ośrodek będzie zobowiązany do wysłania do wysłania do Urzędu Morskiego w Gdyni mojego zaświadczenia i w ten sposób stanę się pełnoprawnym lekarzem nurkowym. No, gdzie to może to, mieć zastosowanie, te moje umiejętności? No, wiem, że jakiś nurków ma policja, wiem, że ma straż pożarna, także no i wszelakich innych nurków, oczywiście mówię tutaj o nurkach zawodowych lub kandydatów na nurków zawodowych będę mógł badać. Oczywiście, żeby było jasne, no, nie ma możliwości uniknięcia dość tutaj szerokiego zakresu badań. Przeczytaj sobie jeszcze raz, jeżeli, jeżeli Cię interesuje, co tak yy, prawidłowo, jaki jest tu pełny zakres tych badań. I tak jak Ci powiedziałem wcześniej, jest to szczęście yy, lub nieszczęście, że test ciśnieniowy w przypadku badań okresowych przeprowadza się tylko w przypadku wskazania lekarza przeprowadzającego badanie no, ułatwienie jest spore ponieważ ponieważ komór hiperbarycznych nie jest zbyt wiele we Wrocławiu wiem że jest tylko jedna jakaś no, spełniająca warunki wymienione w rozporządzeniu w różnych innych miastach albo nie ma w ogóle albo trzeba się po prostu pofatygować gdzieś indziej dobra, ostatnie spojrzenie na czat jeżeli mnie oglądasz masz szansę zadać mi pytanie dotyczące zarówno badań nurków jak i badań z medycyny pracy jeżeli czegoś takiego nie zrobisz to kończę gdzieś za minutkę ten swój występ także powtarzam jeszcze raz jest już w tej chwili dwóch, a w zasadzie trzech lekarzy uprawnionych do badań nurków we Wrocławiu, ponieważ Wrocław w Gdyni był wyjątkowo nadreprezentowany. Czyli przyjechał jeden kolega, który już miał wcześniejsze uprawnienia, jedna koleżanka, lekarka, która, tak jak ja, te badania nurkowe yy, Zaczyna, zacznie robić, uzyskała uprawnienia. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Jeżeli już chcesz w tej chwili coś dopowiedzieć ciekawego, to musisz to zrobić w komentarzu pod tym wideo, ponieważ możliwość zrobienia tego na czacie się skończyła. Także bye bye i do zobaczenia na badaniach nurkowych we Wrocławiu.